Tym razem wziąłem grzaniec wrocławski a małżonka czekolada za maretto Tylko. Tylko Któraż to czekolada? Druga i starczy podobno I łosość ze śliwką łosość ze śliwką też I szaszłyki spokojnie. szaszłyki A to wszystko w tej części rynku i w tej budzie od strony ulicy Witastwosza Jarmark Bożonarodzeniowy rok 2013 30 listopada Andrzejki i ostatni rzut oka na Grzańca, którego zaraz skonsumuję Atmosfera na bożonarodzeniowym jarmarku się zagęszcza Ludzi przybywa Jest gdzieś godzina chyba 15 30 listopada 2013 roku Wypiłem już parę grzańców Żona zrobiła zakupy a ja powiem, że taki Idziemy dalej